Jest piękny wrześniowy poranek i czas zająć się łatkim Jako, że pogoda sprzyja, dzisiaj zajrzę do przedniej części, do błotników, które robiłem ponad miesiąc temu Zobaczę jak to wygląda, jaki jest tego stan po tych deszczach, które były w wilgoci, która się pojawiła No i mam zamiar też zamontować odprowadzenie wody Co to działa? Wygląda to co zrobiłem Po dwóch miesiącach no nie cały tuch Stania tu pojawiła się jakaś, jakiś nalot Więc... Proszę sobie to doczyścić i zakonserwować. Tu mam pająka Cześć. A tu mam taki brud. Tu mam taki gród. Patrzcie, kto się brudzi miesiąc czasu Niestety, tego domownika muszę stąd wygonić więc z tych miejsc jestem zadowolony tu nic nie wychodzi naprawdę w nie jest nie wiem czy to jest tu jest jakiś lekki nalot i tu ale przedmioty moich działań dzisiejszych jest odprowadzenie wody do prowadzenia wody taki zestaw węże i złączka ogrodowa złączka ona będzie obcięta tutaj w tej górnej części i na równo tu a następnie wąż sorry inaczej tam będzie sobie szedł od góry i teraz mam dylemat gdzie on ma wyjść na dole gdzie on ma wyjść na dole ponieważ po liftingu zazwyczaj w przodzie jest takie wyrzeźbienie gdzie on się fajnie chowa a tu takiego wyrzeźbienia nie ma no i wychodzi na to, że zrobię to w ten sposób Tu po najkrótszej linii ta rurka sobie pójdzie i przy nadholu będzie wyjście. także ta woda będzie gdzieś tutaj w okolicach koła sobie spadać a mam nadzieję, że nie będzie zaciekać gdzieś tam na, na elementy zawieszenia do mojego drenażu tej wody, która to spływa do błotników używam węża ogrodowego ze sklepu takiego no, budowlanego złączki do ogrodu do węża ogrodowego tu już jest przecięta ta złączka wyprofilowana żeby woda lepiej do niej wpływała I zaraz będę montował tutaj jeszcze muszę zrobić dziurę, żeby tutaj wąż miał odpływ i teraz mam dylemat moralny bo pomyślałem najpierw, że dam to od spodu i to sobie tutaj będzie wąż trzymał od spodu to wygląda tak i woda sobie leci no i okej, okay, nie jest to jakoś tam strasznie złe rozwiązanie, strasznie złe, ale boję się, że ta woda gdzieś tu jednak będzie, gdzie słaby strumień, to gdzieś tak będzie tu leciała. I pomysł, żeby jednak dać też drugi taki koniec, który sobie chodzi też zło, ale tu ale tu o wiele więcej wystaje, czyli nawet mogę tutaj zamocować jakiś wąż, który jeszcze dalej odprowadza wodę i przede wszystkim ta woda mi tak tutaj od razu na ten błotnik nie zacieka Niestety mam tylko jeden taki, więc jak będę chciał zrobić drugą stronę dzisiaj, no to już nie mam z czego i trzeba jechać do sklepu więc dum, dum, dum Jestem jednak przy tej krótszej wersji na dole. Na górze to wygląda w ten sposób. To sobie idzie tak. Myślę, że dobrze zabezpiecza ten spód. I nawet jeżeli coś będzie zaciekać to będą takie ilości, że nic tutaj się nie będzie działo. Jeździć, obserwować. Zawsze można to zmienić. od tego momentu kiedy, kiedy to zamykałem jestem zachwycony bo nic się tu nie dzieje złego natomiast w środku jak ostatnio mocno padało, tu pojawiła mi się woda tu jest mokre i ta woda gdzieś musi się w takim razie dostawać tędy i nie wiem teraz, którędy plan jest taki żeby to tutaj wyczyścić i jeszcze dać też y, uszczelniacz jakiś tak wygląda płotnik po tym jak wtedy spawałem też jakichś brzerów mega nie widzę poza Tutaj, ale tu jest bardzo było to skorodowane więc ma prawo wychodzić zaraz i tak to jeszcze poczyszczę i dodatkowo będę konserwował patrzcie Aż się już uspieram w tych miejscach od wody teraz mam taką masę uszczelniającą, którą nałożyłem na ten element odprowadzający wodę no i spróbuję to teraz tu umieścić OK dałem tak żeby ucisnęło masa bardzo fajnie się nakłada Nie ma z niej żadnych problemów Poza tym, że Tak naprawdę to jest masa uszczelniająca A nie klejąca Czyli nie uszczelniająca klejąca Tylko sama uszczelniająca Tu jeszcze uszczelniłem Być może to tędy mi się ulała woda Gdzieś tam mikro do środka o czym wcześniej wspominałem że było lekko mokro i teraz dylemat jest czy ta masa uszczelniająca, nieklejąca jest na tyle silna by to utrzymać czy się będzie gibać zostawię to do jutra i zobaczymy jak się będzie gibać i psuć no to będę musiał chyba zastosować epoksyd. mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie... okazuje się, że ta masa uszczelniająca ma na uszczelnia, ale ona nie klei i podczas próby montażu e, węża no, po wszystko się rusza to jest elastyczne i no, nie może tak być Także są drobne, to no, schodzi wszystko więc pozostaje mi to wyczyścić i po prostu też na epoksyd. a dopiero później to uszczelnić. Te elementy, które tutaj miałem do wyczyszczenia, wyczyściłem. Jak przyjdzie na to epoksyd. prawdopodobnie ta masa uszczelniająca, która tutaj była zastosowana. Być może, coś nie wiem, ona może by się za dwa dni tak na tyle utwardziła, że, żeby trzymała to tak. Chociaż nie jestem przekonany, więc wolę po prostu dać epoksyd, masa uszczelniająca i tak w tych elementach, gdzie, gdzie ma woda się dostawać, to tutaj będzie od góry, reszty będzie trzymał epoksyd I tyle. Taka poprawka. Tak. W i staraniach pierwsza rurka zamontowana. No i oto efekt końcowy w prawej części. więc mam nadzieję, że się nagram hmm, tutaj jeszcze ten element, kiedy spawałem to chyba było w drugim odcinku o nim eee, zabezpieczę go też masą uszczelniającą jeden z fanów te czwórki właśnie do mnie też pisał, że warto by to zabezpieczyć przed wodą no i właśnie to czynię dzięki jeżeli macie jakieś porady, rady to piszcie, piszcie, piszcie Chętnie z nich skorzystam. Jeżeli chodzi o to odprowadzenie, to jeszcze tutaj dołożyłem do tego wylotu kawałek węża z marketu budowlanego. On wchodzi wewnątrz tego odpływu. Dzięki temu jest jego przedłużeniem. Nawet jeżeli woda słabo kapie, to nie podcieka pod nadkole. Taki oto patent. Aha, bo ten pan ma coś do powiedzenia. Czyli w ogóle jakiś aktywny jest poranek. Może to jako śniadanie idzie już. A tutaj jest ten element spawany, uszczelniony masą uszczelniającą. No i jeszcze tam epoksydem zaprawiony, żeby te spawy nie były faktycznie na wierzchu. To mimo, że były lakierowane, to dodatkowa warstwa uszczelniająca się przyda. Dziewiąty odcinek. Dziewiąty odcinek. Dobiegu końca. Tak, dziewiąty odcinek dobiegł końca. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Uh -huh. Jan Cebula. Jan Cebula. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to wyszedł dość długi, 20-minutowy, no ale nie chciałem go ściąć na kawałki, niech idzie jak jest, dla spostrzegawczych zaczynałem odcinek od takiego ujęcia i to było szare, a tu proszę 20 minut magia ekranu youtubera, youtuba, interneta i już pomalowane, pokolorowane. Yy, więc tak, zapraszam was na swój Instagram Happy Hands oraz do swojego sklepu Happy Hands Homemade, gdzie możecie nabyć ręcznie wykonaną biżuterię naturalną z pestek wykonaną przeze mnie, bez konserwantów, lakierów, ulepsaczy, ulepsacy, bez ulepsacy, lakierów, bez tej chami i bez tego no jest co tam, tego wspomagania wszystkiego. Możecie sobie kupić naprawdę, zaproszę was serdecznie no i co, jest, co mogę Wam powiedzieć, no chcę Wam powiedzieć, że, że fajnie że oglądacie i że, w ogóle, i że w ogóle jak chcecie jakieś porady ode mnie, pomocy, no to też piszcie, chętnie pomogę. Kasy nie pożyczam, ale wiecie, no jak mogę, tak pomogę. Jeżeli robicie jakąś swoją muzykę, a chcielibyście, żeby ona też poszła w świat, Możecie pisać do mnie, jeżeli uważacie, że pasuje do tego kanału, do tego teatrzyku, który tutaj odstawiam, no to no to piszcie, ja chętnie to umieszczę, niech, niech ludzie widzą, niech słuchają. No. Miłego poniedziałku i właściwie miłego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.